Pamiętamy, jakieś czałeczka musisz dojechać i zatrzymać się jeszcze przed linią warunkowego. O, zatrzymamy się ładnie, zatrzymamy się i zobacz, czy masz lewą wolną. I dopiero z zatrzymania możesz spokojnie sobie ruszyć. O, bardzo dobrze. I nie wjeżdżamy na to wyłączone z ruchu, proszę bardzo. Odjeżdżamy od tego z prawej strony. Odjeżdżamy od części wyłączonej z ruchu i jedziemy prosto. Prosto, prosto jedziemy i bliżej prawej, nie możemy trzymać się lewej strony na, na jedno, o dokładnie, blisko prawej i jedziemy prosto. Na światłach jeszcze sobie, prosto pojedziemy, prosto na światłach pojedziemy. Prosto cały czas jedziemy. O, kierunek dokładnie, o objeżdżamy ładnie. I na skrzyżowaniu, na tym skrzyżowaniu w lewo sobie pojedziemy. Kierunek głowa do osi zjeżdżamy. O, patrzymy naprzeciwko, czy mamy wolne. I jak wolne, to jedziemy sobie ładnie w lewo. Wjeżdżamy w strefę. O, na tym skrzyżowaniu w lewo sobie pojedziemy. Jedziemy wokół wyspy i dopiero w lewo. I patrzymy, czy prawą mamy wolną. O, i na wprost też patrzymy, musi być wolny. I ruszamy sobie. Cały czas prosto. Przez kolejne skrzyżowanie także prosto sobie pojedziemy. Wyjeżdżamy ze strefy. Mamy znak Ustąp.